Widok na budowę Afrykanarium we Wrocławskim ZOO Lipiec 2013 13 lipiec 2013 No, mogę mieć tylko nadzieję, że zdjęcia niedługo będą historyczne Wszystko betonowe dźwigi Robota pomimo soboty nawet jakoś idzie Jeszcze jeden widoczek na budowę oceanarium yy, przepraszam, Afrykanarium we wrocławskim zoo Oceanarium skojarzyło mi się, że tutaj to wygląda jak jakiś statek jest 13 lipca 2013 robota nawet jakaś w re. konstrukcja wybitnie betonowa tam jakieś dźwigi no i kiedy to oddadzą dokładnie nie wiem, może za 2-3 lata ale z pewnością będzie to atrakcja turystyczna we wrocławskim zoo naprawdę widać solidną betonową konstrukcję Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia Jak widziałeś podobną budowę koniecznie skomentuj ten filmik Ostatni dzisiaj widoczek na budowę nowego afrykanarium we wrocławskim zoo Robota w Re. Praca w re, Dźwigi ojojoj, jak wysoko A tutaj solidna, betonowa konstrukcja która pewnie posłuży przez najbliższe 100 lat, a przynajmniej dopóki ZOO będzie w tym miejscu Mogę tylko Cię zaprosić do wrocławskiego zo. Jak już Afrykanarium będzie otwarte Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia